Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i powiem ci parę zdania o moim nowym nabytku, jakim jest irygator do płukania zębów yy, o widzięcznej nazwie NiceFeel którego mam od firmy Gearbest.com Gearbest.com tam możesz ich sobie znaleźć I nie sposób tej prezentacji nie zacząć od porównania do czegoś, co przez lata było standardem w branży i ciągle jest, a mianowicie Waterpika. I tenże staruszek służył mi dzielnie przez ponad 5 lat. I w międzyczasie mając wymienioną zaledwie jedną część, a mianowicie tą końcówkę do płukania zębów z tym wężykiem. I niestety ten wężyk się jakoś tam przetarł i zaczął mi robić fontannę podczas płukania moich ząbków. Na szczęście serwis to usunął. I już na pierwszy rzut oka zauważysz, że ten Nice feel jest dużo większy. Głównie za zasługą pojemnika na wodę. W waterpiku jest zaledwie 600 ml. Tyle może pomieścić. Tutaj jest jeden litr i ma to dla mnie jakiś sens, bo te 600 to była tak troszeczkę na granicy potrzebnej do wyczyszczenia moich zębów. Nie mogę powiedzieć, że było źle, natomiast po czyszczeniu troszeczkę osadu, szczególnie z przodu zostawało. Natomiast, trzeba też przyznać, że wprawdzie duży może więcej, wielkość ma znaczenie, ale przy okazji nice Feel zabiera znacznie więcej miejsca na umywalkę i przykładowo jak masz tutaj jakąś półkę nad umywalką, to łatwiej jest wepchać tego malucha, niż tegoż to jego młodszego brata z innej yy, firmy. I, i też muszę przyznać, że y, ja lubiłem nalewać wodę, powiedzmy tak prosto Tutaj lała się ta woda prosto z kranu No, było to troszeczkę y, wbrew zasadom bezpieczeństwa. Natomiast lałem wodę prosto z kranu do tej komory bez odłączania reszty aparatu i z, akurat nie mieściło się to na mojej, w mojej umywalce, natomiast tutaj już muszę to, tą część wyjąć. Nawiasem mówiąc, ta pokrywa jest taka troszeczkę widzę, bardziej miękka, natomiast to tutaj jest znacznie trwalsze, natomiast zauważyłem jedną rzecz, że to otwiera się bezgłośnie, natomiast ta część na pokrywkę to mam wrażenie, że tak jakby stary, nie drzwi, aczkolwiek, może to jest z nieużywania i ze, ze starości, prawda, ponieważ 5 lat y, robi swoje. Natomiast mówię, jest to kwestia gustu, ponieważ y, zdrowy rozsądek, zasady bezpieczeństwa i wszelakie instrukcje nakazują najpierw to wyjąć, a nie nalewać y, wodę, że tak powiem, prosto z kranu, trzymając urządzenie za tą część, a zdarzało mi się, że nawet nie odłączałem tego od prądu, co już było zupełnym zaprzeczeniem wszelakich zasad bezpieczeństwa. Także kwestia gustu. No, jak widzisz, te irygatory są poza wielkością dosyć podobne. Masz naprawdę sporo końcówek, bodajże 7, czyli tu są końcówki do nice te końcówki do Waterpika są schowane w tym miejscu są praktycznie identyczne, poza tym, że ta pokrywka skrzypi, to trudno do czegoś tutaj się doczepić. Część końcówek to nawet nie za bardzo wiem, do czego służy. Natomiast zabawa jest nawet inna, że zauważyłem, że te końcówki są wymienne, czyli co robisz? Cyk, tutaj o, naciskasz, Wyjmujesz, tu robisz identyczny numer i voila, prawda? Voila, możesz używać je zastępczo. Jak oczywiście masz starego Waterpika i zostały ci jeszcze końcówki. Także yy, sprawa taka dosyć yy, teoretyczna, ponieważ yy, ja w praktyce używałem jednej końcówki, dopóki się jej nie zapchała a niektóre końcówki, nawet nie mam pojęcia do czego służą Także do czego ta służy, to no, musiałbym doczytać w instrukcji, ale mi się za bardzo nie chce, ponieważ no, instrukcje są dobre do wszystkiego, tylko nie do yy, czytania. Natomiast rączkę do końcówek Waterpik ma mm, z przodu i muszę Ci powiedzieć, że uchwyt do tej rączki często się wyłamuje prawda. Tutaj jest ten uchwyt z, z, z mojej lewej strony jest wyłamany i niestety w serwisie nie oferują wymiany na nowy. Natomiast zaoferowali mi taką gumkę recepturkę, która no poza tym, że wygląda jak wygląda to swoją funkcję na pewno spełnia. I trudno się do tej gumki przyczepić, poza tym, że od czasu do czasu musisz ją wymienić, bo parcieje. Natomiast Nice tutaj to z przodu, znaczy w zasadzie z boku. Trudno mi powiedzieć, po parodniowym użytkowaniu, czy ten uchwyt jest trwalszy, czy się nie wyłamie, a jak się wyłamie, to jaki będzie support jakiś serwis najsfila w Polsce, prawda? Sprzęt dopiero wchodzi na rynek i na razie trudno, żeby się po dwóch dniach zepsuł. Jeżeli chodzi o układ pokrętł, jest yy, tak w sumie funkcjonalnie podobny, chociaż troszeczkę się różnią wyglądem. W Waterpiku masz włączę, włączasz, wyłączasz, prawda? Oczywiście nie włączę w tej chwili, bo zaraz tutaj będzie fontanna, fontanna i będę musiał sprzątać. Na samym dole masz możliwość zmiany natężenia wody. Ja używam dziesiątki. Natomiast sam sobie to musisz wypraktykować. Głównie chodzi o wrażliwość twoich dziąseł, czy, czy nie odsłaniają ci się szyjki. Także kwestia praktyki. Natomiast ten ma to samo, czyli włączasz w prawo, Mówię, mówię w tej chwili, w tą stronę, jak chcesz włączyć tutaj masz masz światło UV do sterylizacji tej komory w której trzymasz końcóweczki. Także ta część, tą część uważam za y, omówioną. I kolejna rzecz, której w Waterpiku nie znajdziesz Tutaj, Waterpeak stoi na takich gumowych że tak powiem, nie powiem co to jest, ale na takich na takich czterech gumach yy, Natomiast, widzisz Mam nadzieję, że słyszysz dźwięk tych przyssawek i zasada jest taka, że te przyssawki ograniczają ograniczają ruchomość podczas jeżeli, jeżeli już używasz urządzenia, to to się raczej będzie tam telepało Natomiast to nie powinno a przynajmniej powinno mniej, ponieważ się trochę przyssało do yy, powierzchni Ale yy, czy to się nie wyrobi, że tak powiem po miesiącu, dwóch czy trzech i jeszcze tego nie wiem, po prostu za krótko użytkuję to urządzenie. I teraz zrobię Ci próbę obu urządzeń. wodę będę wypluwał do miseczki, prawda? A z tej miseczki, do, te, do tej michy. Przy okazji usłyszysz dźwięk, a w zasadzie hałas jaki wytwarzają oba irygatory. Także do boju zobaczymy, jak te irygatory działają w praktyce w praktyce mojego studio, prawda? wystarczy, wody trochę więcej, trochę za dużo, niż do tej małej miseczki Cyk Oczywiście trochę się polałem A czemuż by nie? No i zobaczymy jeszcze z water pikiem. Zdęby mam zdecydowanie dzisiaj wyczyszczone. Natomiast, jakieś wnioski końcowe a mianowicie, wydaje mi się, że nice Feel jest troszeczkę mocniejszy w natężeniu wody. Troszeczkę ten strumień jest taki jakiś bardziej punktowy. No, z drugiej strony Waterpik ma już 5 lat, także całkiem możliwe, że nowe urządzenie to nowe urządzenie, prawda? Nice Fill jest tutaj zdecydowanie tańszy, chyba nawet połowa ceny, albo i mniej Waterpika. Jest to ciekawą właśnie alternatywą dla tej marki, która ma ustaloną renomę na rynku stomatologicznym, a przynajmniej na rynku irygatorów. Natomiast, cokolwiek byś nie wybrał, proponuję ci jedno. Na moim własnym przykładzie wiem, że irygatory stomatologiczne zmieniły moje podejście do higieny jamy ustnej. Wiem, że te zęby mam wyczyszczone, że wszelaki jakieś tam wszelaka żywność, czy inne tam zalegające rzeczy w kieszonkach, gdzieś tam za tylne zęby, gdzie ciężko dotrzeć nitką, gdzie ciężko dotrzeć szczotką, są wyczyszczone. No i od paru lat w zasadzie byłem tylko ze dwa razy u dentysty. Przeglądy i tam jakieś drobne ubytki w zasadzie z wypłukanych starych plomb. Także jeżeli masz jakieś swoje zdanie na temat zarówno Waterpika, lub jesteś już szczęśliwym posiadaczem Nicefeela, zrób to poniżej w tego, tego wideo. Nakręcę jeszcze film, jak ten Fill wychodzi mi w praniu, jak to wygląda u mnie w mojej umywalce, w mojej łazience. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku, także zapraszam się do komentarza yy, tego wideo.